Dzień dobry, dzisiaj do zamontowania takie oto cuda na kiju sekwencyjne sekwencyjne kierunkowskazy do lusterek jest instrukcja Można by to zrobić na dwa sposoby tutaj dość śrubokrętem w tym miejscu są trzy zaczepy ale jest łopatka do ściągnięcia a więc spróbuję to zdjąć Ciężko schodzić, będzie trzeba się dostać do tych zaczepów i zjąć tylną budowę. To są zaczepy, to są trzy, trzeba je po prostu podnieść do góry. odpinamy zaczep wyjmujemy żarówkę i jeden kierunek już od głowy. I kierunek podpinamy w miejsce żarówki. Wyjmujemy podpinamy moję już nie będzie potrzebna zakładamy optowe O budowa na zaczaskach i można sprawdzić. Kierunek działa. No ładne cacko! nadamy w miejsce żarówki i można zakładać i prezentuje się to tak w środku nie jest zaczep jest w miejsce żarówki można zakładać budowę. drugi kierunek tak samo wszystko sprawne także jestem zadowolony link do sklepu znajdziecie w opisie.